W tym filmie postaram się przetrwać 5 godzin na publicznym serwerze plemię SMP. Jest to tryb z klasami, gdzie każdy gracz może wybrać sobie własną. Plus do tego jest tutaj rotacja serc, co czyni ten tryb bardzo ciekawym. A moimi zdaniami na ten odcinek to zabicie minimum dwóch graczy, zrobić diaksowe wyposażenie, zbudować prowizoryczną bazę, zrobić enchant na 30 level, no i zrobić totem oraz sztabkę na the right. Jednak warto potwierdzić, że panuje tutaj pay-to-win, gdzie gracze za realne pieniądze mogą kupować rangi, które dają kozaki temu. Ale poczekaj jeszcze, proszę Cię o zostawienie subskrypcji, ponieważ chciałbym dobić 200. Z góry dzięki. Na początku miałem opcję wybrania swojej klasy, także ja wybrałem klasę Sharker. Z tego powodu, że mam 9 dodatowych miejsc w Eku, solidarną skórę, czyli nawet bez broi, mam naturalną ochronę, silne ramiona, czyli że bez kilofa mogę niszczyć nawet kamień. Ale za to minus jest taki, że nie mogę trzymać w drugiej ręce tarczy. Kiedy weszłem już na serwer, odebrałem startowego kita, w którym był żelazny kilof, drewno, i jedzą go, następnie zacząłem wkopywać się aby znaleźć trochę żelaza. Kiedy już tak sobie kopałem, dowiedziałem się, że jest tutaj sklep, gdzie za dolary można kupować ciekawe itemki, ale żeby zdobyć dolary wykonuje się różne zadania. A pierwsze z nich to było wykopać 640 kamienia. Także wziąłem się za robotę. Po chwili kopania znalazłem biom, który rozpiął się aksolotle. O kurde! jest z biom? Ej, ile tu żelaza. Żelaza, a czy gdzieś tutaj diamenty? Czy są tu jakieś aksolotle? O, żelazo kolejne, weźmiemy. Chyba tutaj nigdzie aksolotli niestety, ale nie ma. Diamenty. Nawet znalazłem dużo diamentów, którego potem zrobiłem diaksową klatę i dalej kontynuowałem swoje zadanie. Po skończonym zadaniu odebrałem swoje 500 dolarów i poszedłem na zespauna, aby potepać trochę graczy i ich pozabić. A pierwszą osobę, którą tepnąłem, okazała się nie być sama i tepnęła też do siebie naderaitowego kolegę. Także postanowiłem lognąć, aby uniknąć utraty itemków i serca. Druga osoba za to okazała się być sama i bez itemków, także bez problemu się z nią ubrałem. Tak jak w sumie z trzecią osobą, która też nie miała itemków i którą też bez problemu zabiłem. Let's go. Następnie dowiedziałem się, że istnieją tutaj skrzynki daily, także otworzyłem jedną i wypadły mi trzy bejkony. Zaraz, iż nie było mi aż tyle potrzebne, te dwa sprzedałem, a jeden sobie je zachowałem. A zaraz potem zacząłem szukać fajnego miejsca na bazę pod ziemią. Kiedy już takie znalazłem zacząłem kopać małą dziurę i budować prowizoryczną bazę. A tak ona się prezentuje. Kolejnego dnia znowu odebrałem skrzynkę daily, bo wypadają w niej naprawdę fajne itemki. A tym razem wypadł mi diamentowy kilo z Fortuną 4. Także ucieszony poszedłem robić zadanie, które kosztowało mi trochę czasu. A było to wykopanie 3200 kamienia za 1500 dolarów. Także miałem co robić. Po około 25 minutach kopania skończyłem i odebrałem swoje dolary. A za nie kupiłem totem. Po tym wydarzeniu zacząłem chodzić po świecie i zobaczyłem gracza, który dostaje obraż. Kiedy podszedłem bliżej, zauważyłem do drugiego gracza na widzę, który go bił. Podbiłem tam z myślą, że zabije chociaż jedną osobę, ale niestety nie zdążyłem, więc rozpocząłem walkę z graczem, który był niewidzialny. Gdzie on jest? Daj go. Daj go. Ej, ale to jest nie Dobra, teraz ja cię Dobra, dostał, dostał, dostał, dostał. Byłem bardzo ostrożny z tego powodu, że nie miałem z najlepszej zbrojki, a z derajtowym mieczem z ostrością 5 zadałby mi naprawdę bardzo dużą ilość obrażeń. Kłop na szczęście miał tylko żelazny killoff, ale i tak dostał dwa hity z miecza i postanowił uciec, ale nie miałem ochty się z nim bawić w kotka i myszkę. Potem chciałem zrobić enchanting na 30 level, a do tego potrzebowałem biblioteczek, także chodziłem na losowe RTP, aby szukać krów na skórę. Po chwili te panie się na losowe kordy znudziło mi się, więc postanowiłem, że będę robił zadania, aby kupować skórę i papier. Także zrobiłem enchanting, położyłem go w bazie i rozpocząłem questy. No i kiedy miałem już wystarczającą ilość kasy, kupiłem książki i je wyłożyłem. Następnie dalej zacząłem chodzić po świecie i uwierzcie mi, nie pożałowałem tego. Chodząc tak, zauważyłem typa bez zbroi, więc zakradłem się i zacząłem go bić. Co jest co mnie? Pyk, leży. Udało mi się go zabić. Zaraz potem zauważyłem, że dwie osoby się do mnie tepają. Jednak nie tepnąłem ich, ponieważ czułem, że to pułapka. Aha, ktoś się do mnie tepa, czy jednak nie. Nie chcę. Potem udałem się do bazy, aby dokończyć robić diaksowego seta i enchantować sobie mieczyk i kilow na jakiś fajny enchant, ponieważ miałem diamenty ze skrzynki daily. Następnie kupiłem netherite'ową sztopkę w sklepie, była ona naprawdę bardzo tania. Także drogi widzu dziękuję Ci za oglądanie tego filmu. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, to fajnie byś napisał w komentarzu hashtag plemię SMP, a przypnę Ci serduszkę i będzie mi naprawdę bardzo miło. A my widzimy się już w następnym odcinku. Pa!